Ten cmentarzek w Aberdeen, widać, że zadbany. Ktoś tutaj kosi trawę. A kościółek z tego ujęcia wygląda tak. 31 maja. Ładna, śliczna. Słoneczna pogoda. Widać jak ktoś tutaj był pochowany w czasie wojny